Dzisiejszym spotkaniem z panem ministrem Sebastianem Skuzą inaugurujemy nowy cykl, który nazwaliśmy Przestanek Nauka. Czemu on jest dedykowany? Dedykowany temu, aby nasza młodzież, nasze studentki i studenci mieli okazję, mieli sposobność spotkać się na żywo z autorytetami. Osobami, które rzeczywiście wywierają istotny wpływ na naszą rzeczywistość. W tym przypadku mówimy o finansach. Osoba pana profesora Sebastiana Skuzy to jest osoba, która odpowiada za finanse całego państwa. Jest to bardzo ważna osoba. Każda złotówka, która jest wydawana w budżecie państwa, przechodzi przez biurko pana ministra. Profesor Sebastian Skuza jest naszym pierwszym gościem, inauguruje cykl. Natomiast chcemy, naszą intencją jest, aby zapraszać osobowości z różnych dyscyplin, z różnych branż, które reprezentują różne, zupełnie różne środowiska. Ale bardzo serdecznie zapraszam nie tylko nasze studentki i studentów, ale również osoby z zewnątrz, które chcą posłuchać i spotkać się na żywo z autorytetami. To dla mnie zaszczyt, że będę otwierał ten cykl Politechniki Opolskiej. Miałem możliwość już współpracy z panem rektorem, gdy pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i bardzo wysoko oceniam Politechnikę jako jednostkę i naukową, i dydaktyczną, i organizacyjną. Wartość akademicka jest jedna, podstawowa, a mianowicie dążenie do prawdy, dążenie do wiedzy. Nawet może nie po to, żeby być najlepszym, ale żeby wiedzieć, żeby co, coś poznać i żeby się w tym odnaleźć, czuć się potrzebnym i coś realizować. I to właśnie chciałbym przekazać dzisiaj młodzieży. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Uważam, że zawsze spotkania z praktykami pomagają nam zobaczyć jak wiedza teoretyczna, którą, którą dowiadujemy się na zajęciach jest wykorzystywana w praktyce, w instytucjach czy różnych przedsiębiorstwach. Moim zdaniem jest to bardzo dobra inicjatywa, bo to też pokazuje wiedzę nie tylko teoretyczną, jaką jest wykładów, tylko też wprowadza aspekt praktyczny do tego, gdzie można po prostu na własnej skórze doświadczyć od opinii eksperta, jak to wygląda w rzeczywistości. Myślę, że to bardzo dobra inicjatywa i że powinny się takie odbywać jak najbardziej.